Od dłuższego czasu żyjemy w niepokoju. Nie możemy być już spokojni tak jak kilka lat temu. Najpierw pandemia, potem kryzys gospodarczy, a teraz wojna na Ukrainie. Nie wiadomo jak sprawy potoczą się dalej i co będzie jutro. Naszym głównym zagrożeniem może być jednak wojna. Dlatego dziś postaram się przeprowadzić symulację trzeciej Wojny Światowej. Zapraszam do oglądania. Ale zanim jeszcze przejdziemy do odcinka, Chciałbym was poprosić o łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. Wam to zajmie sekundę, a mi to bardzo pomoże. Z góry dziękuję. Jak widzimy na naszych oczach, cały czas trwa wojna na Ukrainie. Rosyjscy bandyci pod przywództwem Putina mordują nie tylko żołnierzy, ale też cywili. Wojna cały czas trwa, a Ukraińcy bronią dzielnie nie tylko swojego państwa, ale również granicy z Polską. Wojna pochłonęła już wiele żyć, w tym 67 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Rosjanie mieli zająć Ukrainę w kilka dni, lecz jak się okazało wojna trwa już ponad 200 dni i nie zapowiada się na jej koniec, więc tu Ukraina zwraca się z prośbą o pomoc do NATO. Jak wiemy, prezydent Ukrainy Dymin Załęski złożył wniosek o członkostwo w trybie Tak samo w tym roku zrobiła Finlandia i Szwecja, które były od lat zastraszane przez Rosję. Jak widzimy, jest na to szansa, ale jeżeli Ukraina dołączy do NATO, to natychmiastowo wybuchnie wojna pomiędzy dwoma gigantami. kantami. Wniosek może zostać zatwierdzony na początku 2023 roku, ale może to potrwać dłużej, ponieważ NATO, jakie konsekwencje za tym idą. Więc dokładnej daty nie jesteśmy w stanie określić. A jeżeli sprawy poszły do pomyślni Ukrainy, to do NATO Ukraina powinna dołączyć na przestrzeni 2023 i 2025 roku. Wtedy oficjalnie wybuchłaby wojna NATO z Organizacją Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Pierwszym krokiem Sojuszu Północnoatlantyckiego byłoby zamknięcie nieba nad Ukrainą i zabezpieczenie własnych granic z Rosją i Sojuszem Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Nie możemy zapominać o ryzyku wojny nuklearnej. Lecz jeżeli Ukraina szybko i sprawnie przystąpiłaby do Sojuszu, to byłaby szansa, że wojny się nie doczekamy. Drugim krokiem byłoby czekanie na odpowiedź wroga która prawdopodobnie będzie ostra i w znacznej skali rozegra się nad Ukrainą. Niewykluczone, że w pierwszych dniach wojny Rosja będzie miała na celu nalotu na Polskę, USA, Szwecję, Finlandię czy nawet Niemcy. Podczas tej wojny kraje zachodnie podnieją uwagę Rosji, Chin czy USA. Na pewno będą chciały zyskać duże złoża surowców w Afryce i czerpać z nich ile się da. Nie możemy również zapomnieć o roli Chin. Jak widzimy Chiny nie popierają otwarcie żadnej strony konfliktu. To wcale nie oznacza, że nie będą mogły one prowadzić wojny na własny rachunek. Armia chińska jest największą pod w wielkości armią świata. Lecz moim zdaniem Chiny będą starały się zachować znaczną neutralność. Trzecią fazą wojny mogłaby być wojna lądowa na terytorium Ukrainy, Polski, Białorusi i Rosji. Podczas tej fazy znacznie nominowałoby NATO. Rosja ma większą armię, lecz jak pokazuje nam sytuacja na Ukrainie, przewagę dają nie liczebność, ale sprzęt i znajomość terenu. Podczas tej fazy walki odbywałyby się głównie na granicach Polski, Ukrainy, Rosji, Finlandii oraz Rosji, Białorusi, Litwy i Polski. Ta ostatnia to byłaby główna granica walk. Ten okres byłby najkrwawszym i najbardziej brutalniejszym momentem wojny. Ostatnim i nie do końca pewnym krokiem byłaby wojna nuklearna pomiędzy USA i Rosją. Lecz do wojny nie doszłoby, jeżeli Rosja stałaby przybita do ściany i szantażowana kapitulacją. Wojna ostatecznie powinna zostać wygrana przez NATO, a straty na ten moment nie jesteśmy w stanie oszacować. Lecz miejmy nadzieję, że do tej wojny nigdy nie dojdzie. To na tyle z mojej strony. Jeżeli film Wam się podobał, nie zapomnijcie o łapce w górze i o subskrypcji. Wam to zajmie sekundę, a mi pomoże. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.